Słoneczko, ziemiotki z tej strony timing, gemisety, czyli jak widzicie, moim pobraną betę. Jesteśmy na moim koncie, czyli na z gemisety. No i dzisiaj, oczywiście będziemy nagrywać, jak widzicie, sample guys. Mm. Mam betę, I, jak chcecie, to może w następnym filmie, i, o ile się uda w ogóle go zrobić. Wam pokażę, jak i, zrobić dom bety, możecie to sobie dodawać ile chcecie. Jakie chcecie oferty, i to nie są haki żadne To nie są za żadne haki jak słyszycie mm. No i dzisiaj sobie zrobimy mały opening yy, Pickich skórek yy, Bierz sobie bior, taką kumawą No I zobaczymy co trafi yy, Przed chwilą nie nagrywałem Niestety no i trafiłem Coś specjalnego yy, Nie mamy dużo emotek Jest specjalnych mamy tylko jedno przytulanie No no i czekamy, no i 10 pierwsze otworzone. No i czekamy aż się coś otworzy. Zobacz, Escape. Nie będziemy tak ciągle klikać, ale jeden raz kliknijmy. Takie ma skiny jak widać. Trafiliśmy to jako pierwszą legendę. A i to, to jest coś specjalnego. Yy, dobra. Yy, emotki mamy na razie tylko takie. Karnet yy, yy, odblokowany. No i yy, Najwidoczniej już trafiliśmy Ale dobra klawiaturę wchodzimy sobie No i tu ma być, tak Zresetujemy wszystko O kurde Tu dwa, tu trzy Ojej, ojej, ojej, ojej Chwila, chwila, chwila, bo mi się to wyglądało. Gdzie była czwórka na myszce? Może tu. Nie, to była piątka. To czwórka to. Tu jest y, czwórka na myszce. Nie, albo tu. Nie wiem. Wiecie o co mi chodzi, Dobra. I teraz na tu wchodzimy. Bo trójkę. Dobra i teraz jest git. Zamknij, klikamy zagram sobie jedną rundkę i przynajmniej zobaczycie jak ja gram no i Tyle. czekam aż nam się włączy gra w ogóle ojej ja jestem w ogóle chory ja miałem kartę rowerową, a mi nie mam już drugiego testu niestety będę samo sam nie sam. dobra lecimy ojezu ojezu Dobra, widzimy, że też tu jest coś specjalnego. Też jest jakiś tu specjalny. Na szczęście nie mamy za bardzo tu kurde lagów. Ale strasznie laguje. Niestety. Czekaj. Yy. No, mamy lagu. Nie w ogóle mamy. Mamy. Czy od kiedy jest to pod dwójką? Przytulanie, nie wiem... Ja nie szło przyzwyczaj się, co? Ty! Gadłem! Dobra, przejdźmy z mini lagami. Oczywiście, chwila. Jaki mamy internet w ogóle? Sobie będziemy musieli jeszcze zmienić. Wiecie? ojej No, zmieniam, sobie szybko internet. I z telefonu, jak coś to mój telefon, to nie jest Samsung. No, zaraz powinno się tu pojawić. Nie, bo nie niekoniec. Ja w zajeb, czekam, ja przechodzę. Czekam na internet, bo. To są duże internetu. Kurde, no weźcie połączyć. Bo ja na tym internecie nie pociągnę za długo. Ale o Rush Dobra, ale tu. Czy na tym internecie nie pociągnę za dużo, że to by się y, panż by się przydał. Pancz to jest takie y, nieprzytulanie tylko bicie. Ja też nie, oczywiście kurde nie wiedział. Ale to jest normalne, ja też y, nie wiedziałem przez długi czas. Więc tak powiem, w tym tygodniu chyba, że nawet o tym dowiedziałem. Oj, źle się gra, źle ma się dużo pingu jak widać. W lewym górnym rogu. Dobra, skoczymy Przechodzimy, jest dobrze, jest dobrze, na razie, tak musimy trzymać, no, no i czekamy. Proszę Państwa, i co teraz będzie na finał? Jungle Roll, nie jestem to tak za dobry, szczerze nie jestem wcale to dobry, choć jeszcze z takim internetem, no może uda się. To nie mówi, że internet mi daje łatwiejsze start i wszystko. Oj, gdzie oni są? No, ale kiedy są tacy niezaspaceni gracze, to wygra się, może się wygra. Dobra, ciekawe, jak pierwszym rundę się, jak pierwszym rundę wygram, to będzie koks. O kurde, yy, chwila, teraz tu czekamy, czekamy, czekamy, czekamy, bo ja nie zauważyłem, oni przyszli tu. Nie potrzebujemy ich. Wczoraj miałem bardzo dużą gorączkę. Czy przedwczoraj? Nie uwierzycie? 40,5, 40,6. Teraz się tu czekamy O, nie, to będzie jakby bardzo chamskie Rysykownik z tymi lodami. Czekamy. Dobre, nie, przechodzimy. Jako pierwszy, i tak dobrze. Yy, czy to zrobiliśmy? Nie. Dobra, yy, teraz jeszcze raz sobie yy, 10 spinów, a 10. No i zobaczymy, jak to pójdzie. O kukus! Ej, pozdrawiam, Unikaksa, jeszcze i ty. Yy, chcecie to wam już. No, nawet mogę wam już pokazać co jak? Tyle, już, już, już, tylko sobie doładuję. Chodź Maruszku. Przywitaj się z widzami. O tam są. Tam są. Dobra, autorizuj. oje! I.. mamy lemy! Dobra, jeszcze mieliśmy jedną się zrobić, a przełączyć sobie na ta bo to jest rozpadające się. No nie no! Gdzie jest internet? Nie no jest hotspot Dobra, nie zyskałem. O umiem się połączyć z, z zegarkiem. Pokazuję dobrą godzinę. nam 15, 15, dobra. Ludzie, <tuszę> y Przedstawcie sobie zegarki. Yy, te, te Telefonowałem się, chyba samym przedstawią. Yy, ospalmy sobie. Yy, na razie jeden. Zobaczymy co i jak. A, yy, chwila, Łączenie. I włączamy. Dobra. Yy, o, coś specjalnego sługa by było. Tak, Sary pickkie. Dobra. Yy, jeden raz sobie. Zakręćmy 10 razy. No i. Jeden raz, zakręćmy 10 razy. No i. Zobaczmy, co będzie. Jak będzie coś specjalnego, to dalej nagrywam. Jak nie, to już przerywam odcinek. Legenda, jak będzie, to będzie. Git. To jest nawet potrzebuję. Jestem dopiero startowym A już na coś specjalnego. No ale dobra. Czekamy. U, legenda duplikat, tu tu duplikat, bo. Śmieliśmy to tak? sam gonurek. A to jest robot, coś tam e, dobra A, i chciałbym tą legendę. Mój kolega ją Czekamy sobie. Co, co, co, co, co? Kurde, no kur. Co to będzie teraz? Eee. jak prawie był. Teraz jest jakiś rycerz. I teraz będzie książka. Yy, jakaś królewna. Nie, nie, fajna jest, nie zagnam ją nigdy. O, legenda robot! Dobrze, dobrze. Dwie legendy, jedno, jeden duplikaczek. Chwilę doładuję sobie. Nie było nic specjalnego. To się z wami żegnam. Heja! Bo gdzie to jest? O. I'm not to touch.